Co on myśli, czuje i zamierza? Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów, wszystkich Państwa na moim kanale. Bardzo proszę wszystkich nowych słuchaczy, którzy odnaleźli mój kanał na YouTube o subskrypcję. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem tym u góry, a dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich nowych premierkach z wróżbami. Zapraszam oczywiście również do komentowania, do lajkowania z łapką w górę i do wróżb prywatnych. Wróżby prywatne robię dla Państwa z Kart Tarota lub Lenormanda lub obu Tychtali przez WhatsApp, przez Messenger lub Skype. Zapraszam serdecznie. Oczywiście wróżby prywatne, indywidualne są wtedy bardziej dokładne i odbywają się na na podstawie waszych dat urodzenia, waszych zdjęć i konkretnych pytań, problemów do kart. Także zapraszam wszystkich na wróżby prywatne. A dzisiaj zobaczmy, co wasza osoba ukochana, o której myślicie i którą teraz wizualizujecie. Co ta osoba myśli? co ta osoba czuje i co ta osoba ukochana zamierza. Temat, już widzę, kochani, temat w waszym, waszym tym czytaniu jest y, jakiś koniec, kryzys. Czyli jakaś komunikacja zablokowana, spotkania zablokowane i norantki, ta relacja zablokowana, zupełnie skończona, urwana. Czyli śmierć, tak? Nie ma nic. I tutaj co myśli ta osoba ukochana? Myśli o rozmowach, że potrzebne są rozmowy, by zaryzykować jeszcze raz. Nie wiadomo, w którą stronę to ma pójść, ta relacja, w którą stronę się rozwija. Być może jest też niezdecydowanie, co teraz zrobić dalej, jak to ten spór rozstrzygnąć, jak to dalej rozwinąć, jak to się potoczy. Jest tutaj taka jakby niewiadoma, tak? Ale ta osoba ukochana myśli o nowym ryzyku, o nowej szansie, o nowej próbie, by podjąć jeszcze raz ryzyko te, tego, by się do Was odezwać. Czyli komunikacja, yy, pisanie, wiadomość w najbliższych czasach, w czasie. I właśnie ta osoba myśli o tym, by wysłać wiadomość, by napisać, by się skomunikować z Tobą. Co czuje ta osoba? Czuje... Na razie niezdecydowanie, absolutną niepewność, niezdecydowanie nie wie, co zrobić, jest na rozdrożu dróg. Tak mamy tutaj rozdroże dróg, nie wie, w którą stronę pójść. Czy na przykład odezwać się do Ciebie, jeszcze jedną próbę podjąć, czy odejść i otworzyć nowe drzwi. Ale ta osoba czuje, że ma głębokie uczucia do Ciebie i czuje również, że chciałaby harmonii, balansu, zgody że chciałaby się pojednać, że chciałaby znowu pięknej atmosfery, seksualności, intymności. Czuję również ta osoba, że podobacie mu się lub jej, nie wiem, to zależy kim jest ta osoba ukochana, czy kobietą, czy mężczyzną, że podobacie się tej osobie ukochanej, że jesteście dla niej atrakcyjni, seksowni, i ta osoba ukochana chce na pewno zgody, balansu, harmonii. Pomimo swojego niezdecydowania, nie wie co zrobić, nie wie jak się zachować, być może nie wie jak zacząć ten kontakt znowu z Wami, nie wie jak doprowadzić tej do rozmowy. Natomiast zastanawia się i jak to się mówi, analizuje, tak? Ponieważ ma głębokie uczucie, jakby nie mogła ta osoba o Was zapomnieć. Takie coś tutaj jest. Tylko ma Was głęboko w sercu. No i tutaj mamy powrót, kochani. Co ta osoba zamierza? Zamierza powrócić. Ktoś z przeszłości powraca wzmocniony, silniejszy, być może z konkretną jakąś decyzją. Ktoś z przeszłości powraca i chce stabilności. Chce znowu stabilnego związku lub z Wami zamieszkać lub z Wami coś zbudować tak na jakichś y, masywnych fundamentach. Chce być może rodziny z Wami, dzieci, domu mieszkania i chcę zacząć nowy rozdział miłosny z Wami, czyli nową tutaj relację, nowy, nowy początek tak z Wami. Chce tutaj ta osoba Wasza ukochana zacząć. To co teraz się skończyło, to co między Wami umarło, może się odrodzić jak Feniks Popiołów, tak? Czyli tutaj wymaga jednak ta znajomość, wasza przyjaźń, relacja wielkiej transformacji, czyli zmiany. Tak? Musicie też zacząć zupełnie od początku. I tutaj, y, jeśli analizujemy jeszcze raz tą wróżbę, to chodzi o rozmowy, głębsze uczucia i nową próbę, nowy rozdział, nową szansę. Chodzi również tej osobie ukochanej o wiadomość, którą chce wysłać, napisać ponieważ ma głębsze uczucia i chcę wrócić chcę spróbować jeszcze raz chcę spróbować coś stabilnego właśnie, bo ma głębsze uczucia ale zastanawia się jak to zrobić tak? także tutaj mamy na pewno też wiadomość od tej osoby ukochanej że po prostu jesteś dla niego piękna, atrakcyjne, że go pociągacie, że jest jej chemia atrakcyjność i że chcę z Wami nowego, jakby początku, nowej szansy. Także mamy tutaj powrót, ktoś powraca wzmocniony, tak, po namyśle, po, po decyzji, po podjęciu decyzji i chce zbudować coś stabilnego. Zobaczmy jeszcze na koniec, jakie energie są ważne z oraklu energetycznego. Proszę o energię, kartę energii, proszę o kartę energii dla tej... Relacje. Dziękuję. The temple pad. Ok, czyli wszelkie trudności, które są, trzeba pokonać, by dojść do tego szczęścia, do tego pięknego miejsca, jakoś jest tempel. Także tutaj mamy yy, parę, no jeszcze trudności, problemów do pokonania. Natomiast opłaca się, ponieważ później, jak dojdziecie do tego templa, to będzie przecudownie, pięknie, będzie no, wyjątkowo, będzie cudownie. I właśnie te trudności starajcie się w tej relacji z tym partnerem pokonać. Także niech się dzieje, kochani. Niech się spełnia, niech się dzieje. Niech się narodzi, jeśli tego pragniecie. I niech zacznie się od nowa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.